Wybrałem się na krótką wycieczkę z Zielonej Góry do Kożuchowa Przy okazji pałac w Studzieńcu W jakim stanie to jest, możesz zobaczyć sam Jednak mimo wszystko widać jakiś urok tego obiektu Za chwilę pójdę zobaczyć, jak on wygląda w środku Ktoś miał jakieś poczucie estetyki kiedyś, bo mimo wszystko zrobił to nad jakimś stawkiem Podobno są tutaj teraz bobry No ale pałac... Pałacowi w sumie nawet dzisiaj niewiele brakuje, poza zniszczeniami I jeszcze raz, pałac w studzieńcu niedaleko Zielonej Góry. Widać, że jeszcze niedawno tętnił życiem. Nawet trochę dachówki zostało na nim. Ale niestety, upływ czasu zbiera swoje żniwo. 2 maja 2015 roku, sobota. to wygląda mi na jak jakiś przód, czy front pałacu w Studzieńcu okien nie ma już widać, że zbudowany był z cegły no i kiedyś naprawdę wyglądał okazane a tak wygląda wnętrze pałacu studzieńcu stropy, ho, ho, ho, lepiej uważać tutaj ścianki działowe albo inne jakieś niestety wszystko zdewastowane a tam stropy. Jeszcze raz. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Pałac w Studzieńcu. Jakaś bokóweczka. W tej chwili śmietnisko. Ale do czegoś to kiedyś służyło. I jeszcze raz. Stropy. Stropy, które zbyt długo już raczej nie wytrzymają.